Dzień dobry, witam Was serdecznie rękodzielnicy i zainteresowani opolskim folklorem i sztuką tradycyjną. Witam Was w kolejnym spotkaniu cyklu Jestem stąd Opolszczyzna. Cykle realizuję w ramach stypendium Marszałka Województwa Opolskiego Marszałkowskie Talenty. Nazywam się Maja Twanik i dzisiaj będę chwilkę mówić o kwiatach we włosach i trochę opowiadać o tworzeniu wianka śląskiego zwanego koroną śląską. Na koniec mam nadzieję, że spróbujecie sami wykonać taki wianek i tę koronę śląską założyć. Zanim przejdziemy do meritum przedstawię partnerów projektu, którymi są Fundacja Opolskie Działchy, zrzeszające artystki i twórczynie ludowe, które stosują tradycyjne opolskie wzornictwo, promują je, promują także całe dziedzictwo kulturowe tego regionu. Drugim z partnerów jest Fundacja Do dzieła, fundacja, która mocno promuje kulturę śląska opolskiego w regionie. Prowadzi warsztaty artystyczne, rękodzielnicze e, oraz szkolenia umiejętności miękkich. Pracuje ze społecznościami lokalnymi na terenie całego województwa i włącza się w inicjatywy promujące zrównoważony rozwój i ekologię. Między innymi jest twórcą festiwalu do dzieła Zero Waste Fest. Korona Śląska a... Jak to korona? Musi być zwieńczeniem śląskiego stroju. O stroju więcej opowiadałam w odcinku dotyczącym haftu płaskiego, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie Was tam zapraszam. A teraz tylko wspomnę, że opieramy się na stroju ludowym z XIX wieku, który był bardzo kolorowy bardzo szykowne. No i właśnie w jego ramach występował Wianek. Wianek był noszony przez dziewczyny niezamężne, dziewczyny i młode kobiety. I wraz z tym strojem noszenie Wianka w zasadzie zanikło. Dla porządku tylko powiem, że wianek zwany jest galandą na Górnym Śląsku, bluzeczka z białego płótna bawełnianego lub lnianego to kabotek, na kabotek się zakładało gorset, który jest nazwany wierzchniem, lub opleckiem, lub żywotkiem na tym żywotku były bardzo piękne, kolorowe hafty wykonane grubą nicią wieszeń były wykonane z wełny i wykończony pod, pod pinką do tego się nosiło Kieckę, która była osobną spódnicą zwykle w kolorze czerwonym lub niebieskim, czasami zielonym na spódnicy mamy zoopaskę, czyli fartuch. Na fartuch zwykle też jeszcze można było pochwalić się swoim kunsztem hafciarskim i ozdobić go haftem. Ewentualnie używano bardzo dekoracyjnych tkanin, na przykład jedwabiu, do jego wykonania. Męski strój to brucelek, brucelek jest kamizelką wykonaną z sukna wełnianego o kolorze niebieskim, potem mamy koszulę znowu z cienkiego płótna lnianego lub bawełnianego, jelenioki, spodnie wełniane w żółtym kolorze, później także w kolorze niebieskim, na nogach kropy, a na głowie czarny kapelusz. Mogę tylko przypuszczać, nie wiem tego na pewno, ale jakby logika pewna podpowiada, że początkowo wianki były po prostu wykonywane z kwiatów polnych. Kwiaty polne mają to do siebie, że bardzo szybko więdną, bardzo szybko się niszczą, są ogromnie nietrwałe, tak samo nietrwałe jak urokliwe, więc żeby móc zawsze nosić na głowie tak pięknie, tak, tak piękną biżuterię, jaką był, czy tak piękną ozdobę, jaką był Wianek, należało zrobić go z kwiatków, które były trwalsze. Na naszym terenie, w, na Górnym Śląsku, rozpowszechniona była metoda. Tworzenia kwiatów z bibuły, z papieru. Więc, znowu, to taki mój domysł, że pewnie te pierwsze wianki były właśnie z kwiatów papierowych, ale ponieważ papier też nie jest trwałym um, materiałem, a od tego czasu minęło już sporo lat, um, to nie zachowały się żadne świadectwa na ten temat. Um, Śląsk był bardzo szybko uprzemysłowiony, więc tutaj Stosunkowo szybko też dostępne były produkty fabrycznie robione, a z nimi także fabrycznie robione sztuczne kwiaty i to one właśnie znalazły miejsce na wiankach, na galandzie. Jeżeli to było koło połowy XIX wieku, to wystarczająco długo, żebyśmy my nie znali wcześniejszej, innej formy. I wraz z rozwojem produkcji, rozwojem i dostępnością fabrycznie tworzonych rzeczy, Wianki były uzupełniane pięknymi koralikami, perełkami, a nawet jakimiś takimi elementami błyszczącymi, cekinowymi. Co jest charakterystyczne, że z Wianka Śląskiego wiszą właśnie takie sznurki pereł. A może ja od razu tu pokażę sznurki perełek. Widzicie? No, tu jest wyjątkowo dużo tych sznurków. Ten wianek jest niezwykle ozdobny, niezwykle bogaty. Mało kogo byłoby chyba stać na tak drogo, drogi, drogi wianek. Ale też tutaj bardzo ładnie jest pokazane, skąd się wzięła nazwa Korona Śląska bo tutaj też na cienkiej żółce jest taki rodzaj wewnętrznej korony. Tak rozbudowane wianki bardzo rzadko można spotkać. Natomiast wianki bez tej korony w środku, tylko z otokiem, z pojedynczych, w pojedynczym rzędzie z kwiatów, w podwójnym, w potrójnym to już były w zasadzie takie naprawdę rozbudowane i bogate wianki. To co miały charakterystycznego na pewno to wstążkę z tyłu, wstążkę z drukowanej tkaniny, właściwie z taśmy drukowanej, w elementy kwiatowe ewentualnie ta taśma była ręcznie malowana prawdopodobnie po prostu z biedy wróćmy tutaj jeszcze żebym zobaczyła czy wszystko powiedziałam czyli te najbardziej charakterystyczne cechy jeszcze raz, to są te perełki wiszące na czoło y, oraz y, tkane pięknie taśmy, związane w stążkę i zawiązane z tyłu wianka. Y, Im wianek był szerszy, tym bogatszy, tym strojniejszy y, no i tym droższy, bo wymagał użycia większej ilości kwiatków. No i tutaj znalazłam taką, taką definicję z Muzeum Górnego Śląska, że był wykonany właśnie ze sztucznych kwiatów, z listków, z owoców i sopli. Sople to też nureczki z perełkami. Co tu jeszcze? Owoców nigdzie nie widziałam, ale być może na Górnym Śląsku jeszcze gdzieś występują tego typu dekoracje. Co jest też ciekawe, nie używa się w zasadzie zielonych liści roślin, tylko jedynie kwiaty. Z tyłu do galandy przypinany jest wieny kuszek, czyli okrągły, zasłaniający schodzące się dwa końce. Taki jakby wianuszek, myślę że to jest dokładnie ten element, nie we wszystkich wiankach tak było, tak jak mówię to jest z Muzeum Górnego Śląska, pewnie gdzieś z okolic Katowic, a jednak troszeczkę od siebie różniły się te regiony, regiony różniły się w wykonaniu strojów. Z boku głowy są klapy ze wstążek, to też Wam pokażę gdzie te klapy ze wstążek, o właśnie tutaj. Tu są, tu wystaje taka klapa ze wstążki. Tutaj też są dodatkowe wstążki, jeśli możecie zobaczyć. I znowu na Śląsku Opolskim nie wszędzie te wstążki są dodane. Pod galandą zakłada się wstążki i okrąckę wykonaną z waty lub odpowiednio upiętych warkoczy, druchny. Czyli trzeba było stworzyć z włosów taki stelaż, dzięki któremu Wianek, który no nie był taki okazały, prawdopodobnie jak te na zdjęciach, które widzieliście, mógł sprawiać jednak wrażenie takiego właśnie bardziej dostojnego, szerszego i wysoko się trzymającego na, na, na głowie. Generalnie te wstążki, które z tyłu mamy, często są podwójne, jest jakaś, nie wiem, albo potrójne, dwie szerokie, jedna cieńsza, w różnych konfiguracjach. Tutaj mamy taką piękną, prawdziwą zachowaną galandę z Katowic. Dlatego też mówiłam, że one się różnią regionami i tutaj mamy bardzo dużo, widzicie, tych różnych błyskotek, tych takich ojejku, jakieś takie wystające igiełki. Być może one kiedyś były błyszczące. No i widzicie, ten wianuszek nie jest jakiś gruby, on ma dwa rzędy kwiatuszków. Zrobiony jest na takim stelażu z drutu. Dziś na pewno można zrobić to dużo, dużo wygodniej. Więc, więc jeszcze pooglądajmy sobie, jak te wianki wyglądały na, na, na naszym górnym Śląsku. Widzicie, te bardziej przypominają wianki z kwiatów polnych. A są szersze, jakby w obwodzie, bardziej wystające za głowy. Tutaj mamy podobną sytuację. Dlatego, jeżeli dziewczyna miała warkocz i uplotła go, i dopiero na tym stelażu z warkocza położyła ten wianek, to on zdecydowanie wyżej się trzymał i yy, jakby bardziej wyglądał jak korona. Mamy tutaj dziewczynę z, naszego, z naszej opolszczyzny z malowanymi wstążkami i przywianku. Też ma malowaną wstążkę i widzicie tutaj już nie ma tego stelażu. Nie ma też tej z tyłu zabudowanego kwiatami zakończenia tych dwóch drutów tego stelażu właśnie. Tylko jest on zrobiony jako właśnie taka opaska nakładana od góry i wykończona wstążką i tych perełek jest też znacznie mniej, natomiast wystają one z różnych poziomów jakby tego tego wianuszka. Trzeba tylko zwrócić uwagę, żeby te, które spływają na czoło, tak, tak pięknie, no nie wpadały do oczu i jakby nie zniekształcały twarzy, to znaczy one muszą być symetrycznie w odpowiednich odległościach, żeby dodawały uroku, a nie, a nie przeszkadzały. Widzicie, to jest podobna sytuacja, dużo mniej perełek, E, takie wianuszki e, przypuszczam, że były bardziej, e, bardziej powszechne, e, częściej wykonywane i częściej noszone. Tutaj mamy użyte trzy rodzaje kwiatów: polnych kwiatów, czyli margaretkę, haber i mak. E, też zostały użyte zielone listki, których, których ja nie znam z wianków, ale to już może być inwencja twórcza, twórczyń po prostu. I kolejne wianuszki mamy i znowu perełki zwisają w taki sposób, żeby nie zasłaniały oczu. Wianuszki też są dosyć strojne, bogate. I mamy znowu kwiaty polne i kwiaty z naszych ogrodów, czyli jakieś piwonie. No i kwiaty, kwiaty, kwiaty. kwiaty kwiatki, które nie mają żadnego powinowactwa z faktycznie występującymi gatunkami, tylko po prostu są zrobione z płatków, bo tak to kiedyś bywało. Kolejny wianuszek, widzicie ten wianuszek to już um, się wydaje, że jednak jest zrobiony na takiej podstawie, um, która pozwala tym kwiatkom um, na zbudowanie jakby takiej równej ściany, równej płaszczyzny. Zerknijcie jeszcze raz tutaj. I tutaj kwiatki różnej wielkości są na różnych poziomach, jakby różnie wystają z tego wianka. Ten wianek jest zrobiony, jakby wszystkie kwiatki były tej samej wielkości, i przyklejone jeszcze do czegoś takiego bardzo gładkiego, jakichś takich gładkich ścianek. Pięknie to wygląda, ale myślę, że to już jest dosyć mocno przetworzone. Tutaj Mamy te fartuchy, o których mówiłam wcześniej. One raczej występują właśnie w okolicy Katowic, niż tutaj. Aczkolwiek i tutaj się zdarzają wianki z takim fartuchem te zdjęcia były do waszej inspiracji. Jeśli chodzi o tworzenie wianków to tutaj chyba jest naj, największa dowolność. To co potrzebujemy na pewno to stworzyć stelaż, który będzie wyłożony czymś miękkim filcem, bądź atłasową wstążką, po to, żeby po prostu się go dobrze nosiło, żeby się nie odbijał, nie wbijał w ciało. Na pewno do, do tej podstawy trzeba zamocować kwiatki i na pewno zamocować kokard, wstążkę zawiązaną w kokardę. Przynajmniej jedną, jedną szeroką, jedną wąską to będzie naprawdę w porządku. Na koniec uzupełnić tymi sopelkami, czyli takimi niteczkami, na które nanizane są perełki, które pięknie luźno spływają na czoło. Tu Wam chciałam pokazać, właśnie te wstążki, jak z tyłu mogą być zawiązane. Widziałam też takie wianki, i to jest moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie które są tutaj nie, z, nie tworzą zamkniętego koła w swoim stelażu tylko to koło jest otwarte albo jest dotąd tylko. A tu jest przedłużone taśmą, dzięki temu można dopasować sobie do głowy wielkością ten wianuszek i na pewno nie jest on taki sztywny, więc się wygodniej nosi. I to już jest ostatnie zdjęcie z mojej prezentacji, dlatego Was zapraszam do podjęcia próby stworzenia swojego własnego wiatka. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że zapragnęliście spróbować stworzyć wianek śląski, śląską koronę, galandę. Wianki skąd są ostatnio bardzo modne, dodają wiele takiego dziewczęcego, delikatnego wdzięku, więc przydadzą się czy dziewczynkom, czy nawet kobietom na wyjątkowe okazje. Co potrzebujemy? Potrzebujemy całkiem sporo kwiatków. Kwiatków sztucznych. Są osoby, które robią wianki z kwiatków wykonanych z takiej gąbeczki, pianki, ponieważ to nie był tradycyjny materiał, tradycyjnie wykorzystywany, więc ja go nie wykorzystuję również. Można kupić też kwiatki papierowe i one są bardzo ładne, ale też są mniej trwałe. W związku z tym oparłam się w swojej pracy na kwiatkach właśnie sztucznych. Mam ich tutaj całą masę. Jeszcze tak przechylę kamerę, żeby Wam pokazać. A, średnio to wychodzi. To będę prezentować. Tu jeszcze mam takie kwiatki pomocnicze. E, które w razie potrzeby będą uzupełnieniem, ponieważ, e, ponieważ e, nie wiem jak te kwiatki mi się tutaj e, ile kwiatków mi się tutaj zmieści co na pewno muszę zrobić to zaczynam sobie od taśmy od takiej taśmy bądź od e, stworzenia rulonu z materiałów, który później będzie włożona plastikowa opaska. Ja z tej opaski całkowicie zrezygnowałam właśnie dlatego, że opaska taka miękka łatwiej ją dopasować do głowy dla różnych osób. Różne osoby mogą w niej chodzić. I pierwsze co musimy zrobić kupując kwiatki to oddzielić główki od y, patyczków i, i listków zielonych. Listków zielonych raczej się nie używa, y, raczej używa się samych takich kwiatuszków. Y, same te główki kwiatowe można również kupić, y, kupić po prostu. I teraz tak, to co musimy zrobić na początek to rozplanować y, głównych bohaterów. Tak jak e, każdy wzór się charakteryzuje tym, że e, coś jest bardziej zaakcentowane, a coś mniej. Tak samo i tutaj, jeżeli tutaj mam e, takiego koźdika, to e, też tutaj powinien on się znaleźć, w tym miejscu. Jeżeli mam tutaj takiego żółtego, drugiego żółtego nie znalazłam. Gdzieś mi się on zapodział, ale dam na jego miejsce z tej strony e, takiego jasnego goździka. One są do siebie podobne, więc e, będą dobrze razem wyglądać. E, następnie uzupełnię sobie to kwiatuszkami czerwonymi i białymi margaretkami które muszę podoszywać bądź do taśmy, bądź do spodnich elementów kwiatków. W zależności od tego jak w zależności od tego jak mi się po prostu to pomieści. Więc z jednej strony muszę wyłożyć właśnie sobie wszystkie kwiatuszki, jakimi dysponuję, żeby móc dobrze rozplanować ten wzór, widzicie. Wtedy ja mogę sobie tak mniej więcej zaplanować gdzie, co i jak w taki sposób, żeby mm, całość mi się ładnie komponowała i całość się zamknęła. Mm, wybrałam róże, które były bardzo okazałe, które są bardzo okazałe. E, one będą bardzo mocno odstawać od głowy, bo są po prostu wysokie. I teraz, e, ponieważ tak wybrałam, to muszę też uzupełnić e, te te poziomy kwiatuszkami. Wiecie? Po prostu jeszcze muszę tutaj powypełniać, żeby to nie było takie puste wszystko. Ja się na razie wyłączam i zacznę szyć. Pokażę Wam za jakiś czas, za chwilkę, jak mi ta praca poszła, żebyście zobaczyli już tylko pewien etap bardziej pełny niż przyszyłam. Do mojej taśmy. Do takiej atłasowej taśmy. Ona mogłaby być szersza i mocniejsza, ale ja jakoś tak na początku pomyślałam, że to będzie bardzo ładna taśma na wianek. Przyszyłam kwiaty. Popatrzcie, jest ich tak tutaj dużo, że a, niemalże je, wianek mógłby być z każdej możliwej strony. Na przykład, tak. Ale rzeczywiście układa się on w ten sposób jak tutaj, o tak, właśnie, tak na głowę się układa, zastosowałam te duże róże, nie zrobiłabym tego drugi raz, no ale taki taki jest, taki jest i na takim pracuję. I popatrzcie teraz. Um. Generalnie uważam, że wszystko co z tkanin powinno być szyte, ale ponieważ właśnie te róże są takie wysokie, to też weźcie pod uwagę przy e, robieniu swoich e, realizacji, są takie wysokie, to potem trzeba nabudować kwiatki tak, żeby zakryć te, te części, poza tym brzydko odstają od głowy, więc mm, proponuję, żeby kwiatki były w miarę tej samej wielkości, no chyba że taki efekt chcemy uzyskać. Co teraz dalej? Co dalej? Aha, jeszcze tu zwróćcie uwagę na końcówki, które zrobiłam. Widzicie, zakończone są takimi malutkimi kwiatuszkami. Teraz z tej strony. Tutaj walczę z odbiciem lustrzanym są takim, takim delikatnym przejściem pomiędzy dużymi kwiatkami, są małe kwiatki. Żeby mi się to ładnie wszystko poukładało na głowie, żeby się ta wstążka nie skręcała. Oczywiście mogłam też wziąć szerszą taśmę i też byłoby mi łatwiej. E, to całość nakleję na taką plastikową, bardzo elastyczną opaskę. E, to jest taka bardzo tania opaska. Ona mi ustabilizuje całość i nakleję to klejem e, na gorąco e, i w tej chwili e, musiałabym do mojego wianka doczepić mm, perełki te sopelki i teraz muszę zdecydować, która to jest moja prawa strona prawa strona to będzie ta e, chociaż też może być i ta. Centralnym punktem jest ta róża, ona jest na środku czoła. I teraz ja sobie zrobię, mam przygotowane o, taką małą tkaninę, na którą wysypię moje perełki. Perełki mam w różnych kolorach, raczej drobne. Ja wolę, żeby one były drobniejsze. E, wolę Wam pokazać swoje ręce niż twarz, więc e, proszę wybaczcie. I teraz tak, ta tkanina jest po to, żeby się perełki nie wysypywały, więc ja ją muszę rozłożyć. To jest tkanina polarowa, najczęściej na niej właśnie, to znaczy na takiej wy, e, wysypuję koraliki wszelkiej maści. Um, mam e, igłę z nawleczoną nitką, robię węzełek i muszę teraz zaczepić nitkę. Um, załóżmy tutaj, jeżeli to jest centralny punkt, to zaczepię nitkę z tej strony na jednym z kwiatków, ponieważ one mi dość mocno Tutaj wystają nawlekam perełki. Raz, dwa, trzy, cztery, ale tam się cztery. To jest na razie jeszcze króciutkie. Jeszcze potrzebuję więcej mieć tych perełek, bo chcę, żeby były e, wszystkie w jednym kolorze. A więc sobie wyciągnę tutaj jeszcze żółty. O tak właśnie. Perełki mogą być stosowane różnej wielkości. E i wtedy większą perełkę daje się na zakończenie. Na zakończenie wszystkiego. Dobra. A ja te sobie z powrotem do woreczka. Żeby mi tu nie przeszkadzały. 4, 5. No i sprawdzę, czy to już jest odpowiednia długość dla mojej, dla mojej dziewczyny. Nie. Jeszcze przynajmniej drugie tyle muszę dać, perełek. Perełki tak naprawdę się stosuje w zależności od upodobań. Yy, I i tylko trzeba patrzeć na to, żeby nie wpadały do oczu i nie przeszkadzały dziewczynie w normalnym chodzeniu. W normalnym chodzeniu, no, żeby też troszeczkę zwisały, one będą już zwisały na czoło. W tej chwili mam 2, 4, 6, 8, 10, 11 perełek i 12. Dwunastą zamykającą wezmę pomarańczową, ponieważ mam takie kolory, to mogę się pobawić. I robię to w ten sposób, że teraz zobaczcie, jak tu mam sznur, perełek, a tu mam tą zamykającą. To naciągam sobie nitkę. Naciągam sobie nitkę i wracam, jakby po nitce, przez wszystkie perełki. przez wszystkie perałki w taki sposób o. czekajcie, bo chcąc Wam pokazać A, ciężko mi trafić hmm. kolejna i kolejna i kolejna Uważamy, żeby nie przebić włókna nitki, która już jest w perełkach. Zobaczcie, jak przytrzymam ten pomarańczowy koralik, to mi się one ładnie wszystkie poprzesuwają. Ja muszę już wstać, żeby tu zobaczyć i żeby zaczepić nitkę z powrotem, ale najpierw muszę to ładnie wszystko popodciągać, tak? Muszę podciągać najpierw ten sznurek, ten pierwszy sznurek, żeby on ładnie tu mi wystawał, i teraz z nim cały ten sopelek. Ok. No to teraz zostaje nam przymocować całość do taśmy. No i takich ogonków robimy według uznania. Tyle, ile lubimy. Generalnie im więcej, bogaciej, tym lepiej. A właściwie bogaciej, no właśnie, tak jak powiedziałam. Natomiast, natomiast to jest kwestia gustu. My już dzisiaj e, nie nie kierujemy się w ocenie ludzi tym, ile ile koralików i błyskotek mają na sobie, bo to wszystko jest dla nas bardzo dostępne. No i teraz tak, teraz yy, przygotuję sobie klej na ciepło, żeby podkleić całość, którą Wam pokażę. W czas, yy, żeby przylepić yy, wianek do naszej opaski. Yy. To na co ja muszę uważać, wy jeżeli macie takie bogate wianki, to też to, to żeby równo rozłożyć kwiaty i żeby mi się ta, ta wstążka z tyłu, popatrzcie, nie poskręcała, żeby była na lewej stronie, żeby to osiągnąć. Muszę po prostu zacząć od środka, nie nakładając zbyt wiele kleju, żeby mi on nie wyciekał i nie tworzył takich zgrubień. Dobra. Najwyżej sobie podkleję to jeszcze. Środek miałam tutaj. Bardzo precyzyjnie wyznaczony i widzicie to miało. E, to się okazało bardzo praktyczne. Dobrze, teraz muszę uważać, żeby to nie pokleić za nadto tych kwiatków, żeby mi się przykleiła taśma, a nie kwiatki. Aha. Aha, aha, aha. I już przestało być mi wygodnie z formą. Wracam do Was, bo tu walczę. Eee... Trzeba zręczności, dobrze byłoby to robić we dwie osoby. żeby klej nam po prostu nie powrócił kwiatków z wianka, które, które mamy. Okej. Okay. Okej, okay, ja to jeszcze przytrzymam teraz. Jeszcze druga część mi została. Najłatwiej byłoby to robić we dwie osoby. Jedna osoba smaruje klejem, Druga osoba dokleja taśmę i wtedy będzie wszystko wszystko w porządku. Ja już teraz zrezygnuję z tej głowy, a spróbuję zrobić to na siedząco. Może przy okazji wy więcej zobaczycie. Nie mogę Wam bardziej tego pokazać, bo za chwilkę mi się wszystko tu poprzestawia. a Chciałabym jednak przykleić te taśmy zgodnie z planem i też pokazać Wam, że to się da tak zrobić właśnie, jak ja to zaplanowałam. Oczywiście tą konstrukcję nie trzeba robić wcale na na plastikowej opasce. W dawnych czasach, jak też widzieliście na niektórych przykładach, stosowano stelaże z drutu i można by było po prostu do drutu dołączać takie, takie kwiatuszki. Niemniej jednak uznałam, że Mamy prostsze sposoby. Bardzo dobrym podkładem byłby też podkład z filcu. Z twardego filcu. Filce mamy w różnej grubości. Dostępne na rynku są filce różnej grubości. Można wybrać taki arkusz, który jest grubszy. Ma na przykład, nie wiem, co 2 mm. I on też będzie stanowił doskonałą podstawę. Może nawet lepszą niż to co ja tutaj stosuję, ale jak już sobie wymyśliłam, e, tak robię, e, bo też e, wykonawstwo tego stelaża nie było objęte, e, z tego co wiem, żadną, żadnymi nakazami, żadną, żadną taką e, procedurą ściśle przestrzeganą, e, raczej, raczej to się odbywało w ten sposób. Że, mm, że po prostu kto miał lepszy patent to robił trwalsze i piękniejsze wianki. Są do dzisiaj firmy, mm, które robią stroje ludowe i one bardzo często mm, robią wianki właśnie albo mm, wzmacniane drutami, albo na takiej pod, podstawie e, z czegoś podobnego do tektury a potem wyścielanego i wyklejonego tkaniną miękką tak żeby można było chodzić dobrze mój wianek e, Mój wianek jest prawie przyklejony, prawie dlatego, że z tej strony bym za słabo go przycisnęłam, więc pozwólcie, że jeszcze tutaj popracuję, żeby go nie oberwać. Mógłby być w zasadzie zakończony też w taki sposób, żeby już tutaj nie odrywać go pozostałą tkaniną. A ja muszę tutaj jeszcze raz go podkleić. O no, co mi się już niespecjalnie podoba. No ale. O tak. Mocno muszę go przytrzymać tutaj, żeby już się mi nie odrywał i nie psuł. Być może jest to najtrudniejszy element robienia tego wianka. Zdecydowanie prościej robi się wianki z kwiatów polnych, lecione łodyżkami. I przypuszczam, że też można by było kwiatki nadziewać na takie druciki i dokładnie w taki sam sposób mocować do wianka śląskiego. O, tak. e, zdecydowanie nie mam za dużo kwiatków, co skutecznie, skutecznie utrudnia przyklejenia. I teraz mój wianek e, wymyśliłam sobie w ten sposób, że go tutaj zakończę i będzie on wiązany. Tak zawiązany wianek, gdzie moje perełki są. Tutaj gdzie schowały moje perełki. Tak zawiązany wianek. O, mam jedną perełkę, więc i nie będę przyszywać teraz. Taki ma tył na ten moment. I teraz, żeby ten tył ukryć, należy tutaj doszyć kokardę, albo też. Można ją po prostu e, zawiązać na tym końcu. Zawiązać na tym końcu i jeszcze przewiązać e, dodatkowo ozdobną wstążką. Jeszcze raz rozpuszczę e, moją wstążkę, żeby Wam pokazać jak to zrobić. Równie dobrze taką uformowaną wstążkę, jaką wcześniej przygotowaliśmy, e, można można przyszyć, po prostu przyszyć. Tutaj odmierzam sobie równo te ogonki. Mam tu jeszcze kwiatuszki. Zrobiłam troszkę ich za dużo. Gdyby te końce były dłuższe i wyprasowane, oczywiście, to mogłyby jeszcze stanowić o ozdobie kokardy. Zresztą moją opaskę od środka mogę właśnie taką, nie kokardy, tylko wstążki, mogę taką wstążką wykleić i jeszcze puścić od dołu właśnie takie wstążki, bo zwykle było ich więcej niż. Zwykle było ich więcej niż jedna. Znowu trochę tak robię, żeby Wam pokazać, więc może mi to tak od razu nie wyjść, bo robię to od drugiej strony, nie do końca patrząc. Ważne, żeby uformować właśnie ładną kokardę z prawej strony, żeby były właśnie i te łóżki i te ogonki no i na koniec muszę te końcóweczki pochować, a pochowam je zaszywając do środka czekajcie zaszywając do środka czy jak tutaj mi wystaje wąs to go tutaj po prostu przyszyję a tam gdzie opaska to dokleję i wykleję całość To by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że udało Wam się zrobić Wasze wianki. Mówi się, że pierwsza rzecz zawsze jest wykonana na to, żeby sprawdzić, jak to się w ogóle robi. Tak jakby na próbę. Pierwsza rzecz zawsze jest na próbę, zawsze jest nieudana. Każda kolejna jest łatwiejsza. Wianek stanowi jedną z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia w tradycyjnym stroju śląskim, ale efekt, który uzyskujemy, wydaje mi się wart. Zachodu. O, bardzo zachodu, więc trzeba to ładnie tutaj o, uformować. E, aby, aby utrwalić ten kształt kokardy, na przykład, można by było jeszcze parą na ciepło e, troszeczkę e, pomóc tej kokardzie zachować e, swoją, swój kształt, swoją strukturę. Dziękuję Wam bardzo i Proszę, informujcie swoich znajomych o tym, że takie filmiki są, że można z nich korzystać, że a jeżeli Wam się podobało, to proszę polubcie je i zostawcie komentarze, jak Wam się udało wykonać to zadanie. Cześć!